Cześć, witam w Twój Multiguru. Jeżeli jesteś już teraz kandydatem do Policji, który ma taką tendencję do drobiazgowych analiz, jałowych rozważań, dziwacznych interpretacji bardzo prostych spraw, do ciągłego zamartwiania się drobiazgami, co prowadzi u Ciebie do totalnego paraliżu, to to wideo jest właśnie dla Ciebie. I niestety zauważyłem, że już nawet niektórzy z moich elitarnych a także osoby spoza grupy być może i ty potrafią godzinami, to godzinami zastanawiać się czy powiedzmy bycie śpiewakiem jest dobre, czy złe czy gapić się w ten ogień, czy nie gapić czy wchodzić do kina bez biletu yy, czy nie wchodzić i no, na twoje szczęście pytanie o bilet znikło z najnowszego MS-u, natomiast pojawiły się kolejne również dwuznaczne. Czasem sytuacja dotyczy tak zwanych drobnych odchyleń w kierunku wyników superidealnych, czyli takich, których jak już się trochę nauczysz, czy zrozumiesz ten multiselect, to trudno się tego nawyku pozbyć, że idziesz tak na maksa w kierunku idealnych prawda wyników, czyli taki wysyłający mi Y, zapytanie y, nie ma pojęcia, jak daną odpowiedź pogorszyć, i zmienić dosłownie jedno pytanie, chociaż na samym początku wszystko robił źle, ale wtedy to wychodziło mu naturalnie, bez jakiegokolwiek mojego szkolenia. Czyli zapomniał, w jak cielęciem i tak dalej, i tak dalej. Ja staram się odpowiedzieć, natomiast jakakolwiek odpowiedź na pytanie tego szkolonego powoduje mnożenie dalszych pytań tworzenie wtedy wszelkich możliwych scenariuszy które są bardzo mało prawdopodobne na multi, na tym prawdziwym multim po prostu, no, praktycznie scenariusze nie z życia wzięte. No i jest także osobna grupa pytań to już nie od i dotyczy czy to się na przykład, czy się dostanie jak będzie za młody, za stary czy jak będzie z samotną matką z dzieckiem, czy jak będzie Singielką, czy jak przejdzie z jednej służby do drugiej, ze Straży Miejskiej do Policji, no wstaw jakieś interesujące się zapytanie, które Ci przeszło na myśl. Pewnie też będzie tego typu. Jak dzisiaj pamiętam, że 23-latek zapytał mnie, czy nie jest za stary, a za pewien czas, pewnie prawem serii, 33-latek zapytał mnie, czy on przypadkiem nie jest za młody, bo chcą ludzi z prawdziwym doświadczeniem, a według niego on takiego doświadczenia że tak powiem, nie miał. I cóż to powiedzieć o takim przypadku, kiedy jest taka cecha idealnego policjanta jak pewność siebie, czyli ani jeden, ani drugi, ani trzeci osobnik, Czegoś takiego nie, nie posiada. Natomiast przed rozmową kwalifikacyjną zaczynają się mnożyć pytania o wszelakich karanych w rodzinie. Im dalszy pociotek, to tym więcej na, yy, strachu. No, są też pytania trochę sensowniejsze o bliskich członków rodziny, tam brata, siostrę czy ojca. Ale scenariusz jest z reguły taki, że. Nie masz z tym członkiem rodziny kontaktu przez wiele lat Nie mieszkasz w wspólnym gospodarstwie domowym. Często to są osoby, ojcowie czy tam jakieś inne że tak powiem osoby z rodziny, które odeszły czy po jakimś rozwodzie pozbawione praw rodzicielskich i tak dalej i tak dalej. Kontaktu nie masz we wspólnym gospodarstwie domowym nie mieszkasz. No, wychodzą też czasami jakieś drobne przewinienia z dzieciństwa, z bujnej młodości, które są już wtedy przedawnione, ale ciągle niepokoją pytającego. No, inne ciekawe zapytanie, czy się dostaniesz bez znajomości? Pytanie też typu, czy w ogóle warto zostać policjantem? No, być może logiczne w stosunku do multiguru, ale jak już się teraz zastanawiasz, czy warto zostać policjantem, to zapewniam cię, że raczej nie warto, przynajmniej w twoim przypadku. Czy jak jestem pielęgniarką, informatykiem, strażnikiem miejskim, wiejskim, bezrobotnym to czy się dostaniesz? No skąd ja mam kurwa za przeproszeniem to wszystko wiedzieć? Do Policji dostawali się tak dziwni ludzie, że przypuszczam, że dla każdego zawodu świata jest jakieś Miejsce. No, dochodzimy do komisji lekarskiej, to jest kolejny taki niezaorany ugór. Pole do podpisu przy tworzeniu różnych zapytań. No, głównie tutaj chodzi o wady wzroku, o których trudno mi się coś wypowiedzieć, jak ktoś mi nie daje konsultacji okulistycznej, prawda? No, nie jestem jakimś mistrzem kaszpirowskim czy innym tam guru Jackowskim, prawda? czy jakimś tam Jackiewiczem, czy jak ten się yy, gość od przepowiedni nie nazywa i nie jestem po prostu w stanie profesjonalnie na to odpowiedzieć. Skrzywiona przegroda nosowa, no ale przez dwie dziurki oddycha, prawda, ja przez jedną dziurkę nie oddycham, ale jakoś pięćdziesiąt parę lat żyję i jakoś się nie udusiłem, to przypuszczam, że jeżeli ty oddychasz przez dwie dziurki, to w Policji raczej z Tobą problemów nie będzie. W Straży Pożarnej prędzej, ale nie sądzę, żeby Ci tam w policji dawali jakąś maskę gazową czy przeciwgazową, żebyś sprawdzał wydolność Twoich nozdrzy. Pojedyncze wizyty u różnych lekarzy, szczególnie prywatnych, psychiatrów. No, zapewniam się, że o tych wizytach nikt nie będzie miał pojęcia, jeżeli sam o tym nie pytany nie powiesz. No, chociaż. Ja zalecam szczerość przed komisją. Czy osoby ponadprzeciętne nie zdają Multiego, nie zdają PZP, nie przechodzą rozmowy kwalifikacyjnej? No, przy takim nastawieniu wydawałoby się, że, czy wynikałoby, że Policja naprawdę potrzebuje głupków, a nie potrzebuje jakichś osób ponad inteligentnych. No, zadał ktoś troszkę kontrastowe pytanie, no jak poprawić wynik testów IQ, bo się już kiedyś nie dostał, czyli nie przeszedł PZP, także czy ta Policja Głupków potrzebuje odpowiedz sobie sam. Kategoria D niezdolność do Policji no, jedynie kategoria E wyklucza definitywnie temat tatuaży, dziary, prawda? Nie mam żadnej i wraca to jak bumerang, chociaż wydaje mi się, że już kilkadziesiąt tysięcy ludzi być może i ty widziało film y, słynnego policyjnego youtubera gdzie nawet mnie przekaz artystyczny i rozmiar tych dziar zaskoczył, prawda? Niektóre nawet przypominały mi trochę indyjski symbol pokoju, prawda? Czy czegoś tam innego, no, no ale ja jestem dziadzio. Być może mam jakieś uprzedzenia do y, dziar, do y, tatuaży. Są one ze starych czasów, kiedy tatuaże były tylko jakąś tam, były tylko robione przez przestępców, czy w większości przez przestępców. Coś tam w tej hierarchii y, to znaczyło. Czyli było to dom domeną marginesu y, społecznego. No, nieśmiertelne są tutaj również zapytania o jakieś minimalne takie pici, mici, odchylenia w morfologii krwi, czy w wynikach mniej istotnych badań laboratoryjnych Czasami nawet pytający się nie zada sobie trudu sprawdzenia, czy to badanie jest na tej komisji, czy nie ma. No, niestety na wszystkich komisjach nie ma identycznie. No i coś tam robi dużo szumu, a potem nawet komisja tego badania nie zleca i nie sprawdza. Przy okazji pytań o krew yy, padają pytania, w jaki cudowny sposób mam zmienić gorsze na lepsze. No, tutaj też yy, muszę Ci uczciwie powiedzieć, że porady z różnych forów, czy nawet grup są czasami z dupy wzięte, nie mają nic wspólnego z wiedzą medyczną, bardziej z jakimś zielarstwem czy szamaństwem, czy czymś w tym stylu. Z innych ciekawych zapytań powiedzmy, czy leworęczny będzie miał problem z dostaniem się do Policji. Pytanie inne, czy warto odpowiadać całkowicie szczerze na Multim, na rozmowie i na PZP. <grywia> ja cię kłamał, uczyć nie będę. Pamiętam jeszcze z wojska, że takie osoby, które dzieliły włos na czworo, wszystko analizowały, to nazywaliśmy ich badaczami Pisma Świętego i strach było na takiego zioma trafić, szczególnie w czasie kontroli jakieś tam nadrzędnej, kiedy on nad Tobą miał pełną władzę i potrafił Cię wtedy regulaminowo zamęczyć na śmierć. Zawsze coś Ci znalazł, kurwa, że było źle. Natomiast w drugiej części filmiku powiem Ci parę zdań, dlaczego możesz mieć Taką tendencję do tych bezproduktywnych analiz, no i jakie nieco ograniczyć, jeżeli masz odnieść jakikolwiek sukces. I ta cecha raczej Ci nie pomoże w dostaniu się do służby, natomiast zdecydowanie, jak już jakimś cudem się dostaniesz w późniejszej karierze zadowodowej, Ci będzie przeszkadzała. I wiem coś o tym, mam na pewno grzeszki na sumieniu. Kiedyś miałem trudności z takim szybkim podejmowaniem decyzji. Długo myślałem, wiele rozstrząsałem. Na szczęście teraz już z wiekiem mi to przeszło. Jest już nieco trochę lepiej. Natomiast no, kamyczek do mojego ogródka. Wśród moich elitarnych nawet widzę wielu fatalistów robiących z i widły rozpatrujących na, na wszystkie możliwe sposoby, wszystkie najgorsze możliwe scenariusze, które się nie pojawiają prawda, trujących mi dupę cały czas no i niewiele na to mogę poradzić, bo cokolwiek nie odpowiem to on tam zaraz ma pięć różnych innych wariantów i co jeden to gorszy. I pierwszą przyczyną nadmiernych przemyśleń nad każdą pierdołą jest przekonanie, że ten ziom coś wniesie nowego, co jest użyteczne, dowie się coś nowego, coś tam nowego sobie przygotuje i wydaje mu się, że rozważenie wszelkich możliwych sytuacji zabezpieczy go przed wpadką na multim, czy w jakiejś innej części rekrutacji i niestety jest to błędne koło. Jak już raz zaczniesz coś wymyślać, to będziesz to mnożył w nieskończoność, jak króliki się rozmnożyły w Australii. I masz wtedy takie poczucie fałszywe, że jesteś kreatywny, że jesteś mądry, że jesteś przezorny, że zapytałeś o coś genialnego, ale w oczach osób postronnych tych z komisji, tych na multi, tych na rozmowie kwalifikacyjnej i niestety w oczach moich jako multi guru no jest dokładnie odwrotnie Widzę Cię po prostu wtedy jako takiego osobnika o jakiejś niskiej wierze w swoje możliwości małym poczuciu swojej wartości mającym problemy z jakimś szybkim podjęciem decyzji, a pośrednio okazującym swoje lęki, swoją panikę cechy nadmiernego stresu. I jeżeli ciągle pogrążasz się w smętnych rozważaniach, to wierz mi, że nie dajesz wrażenia, że jesteś osobą wyluzowaną, że przyszedłeś do tej policji z jakąś radością, tylko jak to mówili, co się naboisz, to twoje. I w konsekwencji możesz mieć problemy z bezproblemowym przejściem rekrutacji, a nawet jeżeli ci się to uda, to nikt nie postrzega ciebie jako takiego Lidera sprawnie podejmującego decyzje, tylko po prostu no, kolejny troublemaker konsultujący każdą popierdółkę, prawda? I nawet ci ludzie, co chcą ci skonsultować, to nie robią z tego z jakąś radością, po prostu ponieważ mają wrażenie, że próbujesz spuścić odpowiedzialność na kogoś innego. I druga przyczyna takich zachowań to obawa przed wyrzutami sumienia po podjęciu złej decyzji, obawa przed jakąś odpowiedzialnością, Natomiast, jeżeli zaczynasz się bać własnego cienia, stopniowo zaczynasz wtedy unikać innych ludzi, aby ci ktoś, a szczególnie wyżsi przełożeni nie poprosili o podjęcie jakiejkolwiek decyzji i znowu wpadasz w to błędne koło stresu, nic nie robisz, a jak nie podejmiesz żadnej decyzji, to zbierzesz opierdol A przez to, jak to mówią, kolejny opierdol zaczynasz się wypalać zawodowo. I pamiętam takiego jednego lekarza, z którym współpracowałem Wpadł w tą pułapkę Miał naprawdę przez to sporo problemów życiowych Nie potrafił podjąć żadnej decyzji. Wszyscy go kopali on już potem tak po prostu przyjął postawę totalnie obronną, żeby tylko nie kopali leżącego no, ale no miał wiele problemów, nie awansował przez to, ale jak już kolejna była wpadka, to po prostu przełożenie jakoś chcieli się go pozbyć z mojej y, firmy i tylko niechęć przełożonych do tego, żeby y, jakby to powiedzieć, nie rozdmuchiwać sprawy dalej pozwoliła temu gościowi wyjść bez konsekwencji z naprawdę beznadziejnego przypadku, jaki i zaprezentował. Ale mówię, stracił możliwość awansu. Został skierowany na jakąś boczną ścieżkę kariery. I tam się trochę nawet zrealizował. Trzecią przyczyną takich nadmiernych zmartwień jest po prostu Twoja rodzina, Twoje wychowanie rodzinne, Twój background. I nie zrozum źle. Czasami to się zdarza u Dzieci samotnych mam, brak wzorca ojca, prawda I te mamy naprawdę muszą rozważać każde sytuacje życiowe, żeby potomstwu zapełnić jakiś godny żywot. Z reguły jest niedostatek finansowy. W tle mogą być jakieś przepychanki rodzinne i Ty jesteś wtedy karany za jakieś instynktowne podjęcie decyzji bez długotrwałych rozważań. Ty podejmujesz pod wpływem chwili jako dzieciak, a dla matki może to mieć jakiś sens, szczególnie jak powiedziałem, niedostatek finansowy i trzeba wtedy przemyśleć czy te parę grosików, co chciałeś wydać na grę komputerową, czy na lody, no nie warto wydać na buty. I um, u Ciebie jako policjanta jest to cecha raczej mało pożądana. Przecież nie będziesz godzinę myślał, czy gonić za bandziorem, czy y, dać sobie spokój. No, z tego wszystkiego mimo wszystko wynika jakiś good news. Jeżeli jest to dla Ciebie cecha nabyta, to równie dobrze jesteś w stanie jej się y, oduczyć, jesteś w stanie jej się pozbyć, prawda. Co się człowiek nauczył, to się może yy, oduczyć. I po pierwsze niech twoje uczucie, czy to czucie i wiara mówią więcej niż szkiełko i oko. Trochę chyba tutaj Mickiewicza yy, cytuję, czyli jak zaczniesz robić tak jak czujesz, bez jakichś większych przemyśleń to często ta pierwsza myśl jest najlepsza i kieruj się wtedy swoją intuicją. Po drugie, przestań rozmyślać o konsekwencjach danej decyzji. Jakakolwiek decyzja nie zapadnie, to jeżeli zapadła, to nawet ta zła jest lepsza od tej, co w ogóle nie powstała, prawda? Zło możesz naprawić, żadną niestety nie. Jeżeli chcesz się nauczyć jeździć, to pierwszą decyzją to musisz wsiąść do samochodu. Jak już wsiądziesz do samochodu, wydaje się, że to jest kurwa dwie tony czy trzy tony samochodu, a nagle przekręcasz, że tak powiem, kluczyk, sprzęgiełko tam, dajesz, włączasz skrzynię biegu, odpalasz, no i, i nagle ta maszyna zaczyna Ciebie <śmiech> słuchać, jakby była że tak powiem, takim grzecznym dzidziusiem. I jako ostatnia porada, zaufaj swoim tym wewnętrznym przeczuciom. Zaufaj swojemu instynktowi. No, jeżeli myślisz zbyt wiele, to po prostu pokazujesz innym, że jesteś takim wypłoszem, że brak, masz zaufania do samego siebie. No i musisz niestety uwierzyć, że posiadasz naprawdę wiedzę wystarczającą oraz kwalifikacje do podjęcia dobrej decyzji. Nie po to się uczyłeś w różnych szkołach. Być może to jest tylko szkoła średnia, ale czasami jakieś tam kilka szkół wyższych, czasami studia podyplomowe, być może jesteś pracownikiem naukowym i kwalifikacje naprawdę masz. Oczywiście, jak masz wątpliwości, to warto, abyś się skonsultował z drugą osobą, czy nawet z kilkoma osobami. Burza mózgów, ale nie pod kątem wszelkich jakichś mm, najbardziej nierealnych czarnych scenariuszy, jakie się mogą wydarzyć na świecie. No, raczej tsunami się we Wrocławiu nie wydarzy, prawda? Będzie to bardziej w Indonezji. I staraj się myśleć pozytywnie a wtedy to jest zara zaraźliwe, jak koronawirus innym też ten pozytywny nastrój się udzieli. I po czwarte, czyli chyba w sumie dla mnie ostatnie, ogranicz sobie czas na wypracowanie decyzji. Często ta hmm, pierwsza decyzja jest tą najlepszą, prawda? Możesz mi wierzyć czy nie, coś w tym jest, że ja czasami myślę, myślę i wracam do tej pierwszej decyzji którą podjąłem po prostu zaraz po analizie sprawy. Także mówił twój Multiguru Darek Kraśnicki. Mam nadzieję, że jakoś zniosłeś to przydługawe wideo. Jeżeli chcesz coś więcej to i oglądasz ten filmik, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście subskrypcja kanału, jak chcesz newsy, jakieś newsy Multiguru. Obejrzyj też kolejny filmik I do zobaczenia przy kolejnym jakimś wideo. Także pamiętaj, jakakolwiek decyzja, nawet zła jest lepsza niż nie podjęcie decyzji żadnej.